Siemano, witajcie! Jestem Kolfsigronów z kolejnym odcinku na moim kanale i... fajnie by było jakby... O, dziękuję bardzo. Dobra, witam was samego rano. Na naszym Friendly SMP, tak... Przepraszam, jakbyście słyszeli... Jakbym po prostu miał zmieniony głos, ale po prostu dalej jestem chory. I dzisiaj sobie cokolwiek weźmiemy, mamy od razu żelazo na wejściu, cieszymy się, tak, yy, dobra. Mamy jeszcze węgiel, węgiel nam się na pewno przyda, żeby w ogóle... ...wejść, dobra, dziękuję. Yy, na pewno nam się węgiel przyda, bo to jest jedna z podstawowych w sumie rzeczy, jeśli chcemy cokolwiek zacząć yy, w taki bardziej hurtowy sposób, można by to nazwać bo jednak na węg jednym węglu chyba 8 sztuk e, przedmiotów można przypalić. Więc to jest dość sporo, szczególnie na początek. I na to, że mamy trzy mięska obecnie, a 15 jeszcze tych rok dzisiaj podział mi stakar może zniknął podczas tej śmierci spod z poprzedniego odcinka. Żeby wiedzieć, o co chodzi, musicie sobie po prostu obejrzeć. Link macie w karcie oraz w opisie. I także będzie... na końcu tego filmu. Nie chciałbym znowu zginąć. ić idźmy stąd. Dobra. Tak sobie wybuchnąć możesz, żeby mnie ja akurat obrażeń nie zadajesz w ten sposób. E, dobra. Sprawdźmy sobie, czy cokolwiek tutaj jest. Nie najbardziej... Interesowałoby żelazo idźmy stąd dobra ja mam jedną strzałę wbitą nie za ciekawie dobra mamy węgiel następny akurat tu jest dość fajnie w sumie bo to jest malutka jaska. w sensie ona jest duża ale jest na tyle niewielka przestrzenią, że tutaj nic się nie zrespi takiego groźnego, a jak się zrespi to w takiej ilości, że mi po prostu nie zagrozi. Tu mamy dość sporo... Muszę sobie przekroić przejście. Tu mamy chyba tą sporo jaski. Dobra, no, tu mamy dość sporo nie. Mamy tam żelazo. Nie ja mam tylko jak zejść bez utraty tego życia. Daj mi ten węgiel. I może spróbujemy się po prostu skopać. Chociaż boję się, że może to skutkować jednym moim zgonem. Ogólnie to z tego co mi się wydaje, od następnego odcinka będzie już taka po prostu tabelka z licznikiem śmierci po prawej stronie, bo coś tak właśnie słyszałem od moderatora, że coś takiego ma być, więc myślę, że w sumie fajnie e, bo. No, będzie to takie w sumie, że kto ma najmniej śmierci w ogóle, można będzie to wykorzystać jako przykładowo jakiś wyznacznik w przyszłym mieście, przykładowo, nie wiem, jakiejś warstwy społecznej, czy przykładowo też mógłby to być jakiś wyznacznik tego, jak bardzo e, ktoś może dostać jakiś na przykład kredyt, Yy, nie wiem, takie mam akurat plany, nie wiem, czy one się zrealizują, czy nie, w sumie fajnie by było, gdyby tak, bo to też takie, nawet chyba urozmaicenie by to było, akurat wskoczyć nie umiem, musiałem się dobudować. Eee, no właśnie, myślę, że mogło to by być fajne, ale to już byście musieli zdecydować w komentarzach. I mamy już 10 level, więc jest to dość sporo, szczególnie na to, że to jest trzeci odcinek, a ten serwer ma 40 minut. Bo właśnie nagrywam te odcinki jeden po drugim, dlatego nie jestem w stanie tak jakby, no, czytać komentarze z poprzednich filmów, bo jeszcze... Nie ma tych komentarzy, tak jakby. Więc za to tak trochę przepraszam. E, bo po prostu nagrywam sobie, można by to tak powiedzieć, na zapas. Dobra, tu już byłem. E, nic tu nie ma, więc się wybudujmy stąd. I myślę, że można pójść do tej drugiej części, ale to jest chyba mi... A to jest mnie. Dobra. Jaka dużo jej w ogóle wypada. mieć jest dość ładnym blokiem. Będzie można ją ładnie wykorzystać. Eee, dobra, dobra, dobra, dobra. Eee, pamiętajcie też, że wszystkie odcinki z serii... ...są w jednej playliście na moim kanale. Oraz pamiętajcie też, żeby zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem oraz łapaczkę w górę. Mi to naprawdę bardzo pomaga. A w momencie, kiedy ja nagrywam ten film, jesteśmy prawie przy tysiącu subskrypcji, co jest naprawdę mega dużą liczbą. Dlatego byłoby bardzo fajnie, gdyby udało się ją dobić. I teraz ja muszę wyjść chyba w tamtym kierunku, gdzie są te moby. A ja nie chciałbym za bardzo w tym kierunku wychodzić. No właśnie, wszystkie I Dlatego tu... O, mamy żelazo. Właśnie... Z... Dora, mam drugi kilo, bo gdybym nie miał, to byśmy musieli tak awaryjnie wychodzić, bo po prostu bym mógł tu utknąć, a tego byśmy tak za bardzo nie chcieli. Też wezmę sobie drewniany killow, do przykładowo kopania kamienia, żeby po prostu nie marnować sobie kamiennego, bo sam kamienny ma 131 użyć, więc naprawdę niedużo, a też chciałbym się pozbyć tego drewnianego. Dobra, tu mamy bardzo duży spadek i na pewno spadnięcie skończyłoby się moim po prostu zgonem. Boże, już myślałem, że tu jest po prostu taka dziura. Na szczęście jej nie było, e, więc o tyle dobrze. Tutaj teraz tak, zejdę sobie tu, teraz tu o i po to żelazo. Nie chcę też też aż tak głęboko schodzić, bo po prostu potem stamtąd nie będę mógł wyjść. Dlatego po prostu sobie raz na pewno sobie zjem. Bo nie chciałbym takiej sytuacji, że po prostu nie trafię i spadnę. Raczej nie zginę przez takie spadnięcie, ale na pewno nie będzie to zbyt przyjemnym doświadczeniem. Poczucie, że zaraz mogę stracić to, co zbierałem przez ostatnie trzy odcinki. Więc naprawdę nie chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji. Tutaj mamy... pająka. On do mnie idzie, a ja nie chcę, żeby on do mnie szedł. Idź mi stąd. Nie, Idźmy stąd. Dobra, jeden nie żyje. Jeszcze tylko pozbędziemy się drugiego. Dobra, jeszcze drugi rozgod, tylko popacniemy i dobra, nie ma gościa. Jeszcze tylko on. iść mi stąd. Dlaczego on mnie bije przez bloki? Halo? Co to za oszustwo? Przecież tylko zapadniemy tego ząbiaczka. Właśnie go nie chcemy. Tutaj mieć. Dobra. Czy jest tam coś, co, po co opłacałoby nam się schodzić? Nie wydaje mi się. Dlatego nie chciałbym w sumie ryzykować. Dlatego będziemy sobie po prostu już wracać. Weźmy stąd iść. I dobra, będziemy sobie wracać na powierzchnię. Na powierzchni myślę, że będzie bezpieczniej. Właśnie tam sobie zrobimy jakiekolwiek podstawowe wyposażenie. I w Kurde, kliper za mną wybuchł. Tam coś może jest ciekawe, nie ma. No, może węgiel jest taki najciekawszy, ale też iść do... Na pewno tam nie jest tylko ten jeden zombie, tylko tam jest o wiele więcej na pewno mobów. I też schodzenie na dół tylko po węgiel myślę, że nie byłoby takim bardzo rozsądnym pomysłem. Dlatego, bo wolałbym zostać sobie tutaj na górze i właśnie jesteśmy w deszczu. Więc nie jest to zbyt ciekawe, natomiast postawimy sobie tu, o. W ogóle mam ponad tak węgla, ale w ogóle nie spodziewałbym się, że tyle uda mi się wykopać. Mamy 25 żelaza jest naprawdę sporo. O, Bo... No, na start... Jest to naprawdę sporo. Dlatego ja po chwileczkę poczekam tylko, aż to się przepali i widzimy się za dosłownie chwilę. Nastał już nowy dzień i właśnie także... Przepaliło mi się już wszystko. Jeszcze sobie wrzucę tego... Albo dobra. Tyle co mi się przepali tym węglem, który już y, poszedł do tego żelaza. Niech się przepali. Proszę. Okej. Nie Nie będziemy tak się bawić. Panie, co pan? Panu się chyba coś pomyliło. Czy będziemy w ogóle... Y, pan będzie mnie atakować? Więc ja y, naprawdę bym prosił. Y, żeby tak pan nie robił. Dobra, mamy 26 yy, tych. Na pewno sobie zrobimy żelazny kilow, bo to będzie taka jakby podstawa. Na pewno sobie zrobimy wiaderko, żeby ewentualnie móc jakoś uciekać od mobów. I proponowałbym zrobić sobie klatę i. Z spodanki zostało nam jeszcze 5 żelaza, więc moglibyśmy sobie zrobić hełm, ale lepiej zostawić sobie żelazo na tak zwaną szarą godzinę, bo na pewno na taką nam się kiedyś przyda. E, jeszcze zrobimy sobie mieczyk, bo myślę, że to też by było fajne. Na razie kamienny, bo lepszy nam nie jest potrzebne. I też nową siekierkę, no to też by było takie przydatne dosyć. E, to można sobie tak wybrać e, na pewno sobie wezmę wodę do tego wielkerka e, żeby mm, no. Żeby po prostu mieć na wypadek gdybym nie wiem miał przed kimś uciekać czy coś obronić czy coś nie, nie chcę się rozmnażać, dlatego Cię podniosę yy, i pójdziemy sobie w tamtym kierunku. Nie wiem, dlaczego w tamtym, tak po prostu, yy, no, ale to już porządnie wygląda, tak, no, taki, no, pół żelaza, ale to takie większe, większe pół. Tak, stąd się wydostać. Brak. o! Udało się! Dlatego lecimy sobie w tym kierunku. Tutaj nic nie ma. Trzeba też tak uważać, dosyć, żeby właśnie tutaj nie tędy, tylko ten dodał. Trzeba Miałko. mam kości, ale na razie nie chcę pieska. Następnego mam już dwa, więc ewentualnie. Te sobie rozmnożę. Co właśnie za mną biegną. A na razie będziemy sobie biegli w tym oto kierunku. Po co? Bo... Sawanna tu jest. To jest beznadziejny argument. Ło. Wow. Ale dziura tutaj jest. Ten kanion gigantyczny ręku można powiedzieć. Ja nie będę się bawić w żadne water skille, bo tak, szczerze mówiąc, średnio to umiem. Tam mamy żelaz. Nie, nie będę tam wchodzić. E, dobra, teraz tak, żeby wyjść tam bez problemu. Przysuń się. Proszę, nie spadaj na dół woda się w ogóle tak nisko tam wlewa. No to już się nie... O! Portal! Dobra, dobra. Może tam będzie coś ciekawego. Bo naprawdę mogłoby być tutaj coś ciekawego w portalu. Na przykład złote jabłuszko albo jakieś te. Ee, rzeczy takie. To w ogóle jest taki do dokończenia. Można by było sobie tu zrobić. A, ktoś tu był. Aha. No i ktoś tu po prostu był i sobie wszystko zawinął. Więc nie za ciekawie. Tutaj też jest wioska, ale to pewnie ona też jest okrabiona. Ło! Nie chciałbym tam wpaść. Już nie wiem, czy nikogo tu nie ma, a jak jest, to chciałbym zostać niezauważony. Tak, ktoś tu był. Są jakieś klocki wełny postawiane. Ale dobra. Chyba na razie nikogo tu nie ma. Ale był, bo tutaj crafting nawet stoi. Więc nie za bardzo mi się to podoba. Chociaż może nie pookradali wszystkich domków. Co byłoby dość ważne dla mnie. Ale na razie widzę. Widzę, że wszystkie są okradzione już. Wezmę se to. Nawet nie wezmę, bo nie mam gdzie. Sadzonka atakacji to można wyrzucić szynkę sobie w sumie wezmę, by nie stać mnie na własną. Arbuzy sobie też jeszcze wezmę, bo one się na pewno przydadzą, a mam dwa, bo straciłem właśnie przez to wydarzenie, które wydarzyło się w odcinku numer dwa. Świetnie, że tutaj też jest wszystko pookradane. Ciekawe, czy to ktoś zbudował, czy to po prostu tak się wygenerowało. Jeśli się tak samo z siebie wygenerowało, to dziwny po prostu mamy seed. A jeśli ktoś to zbudował, to nie wiem w jakim celu. Mamy obie oczkę. tu mamy... Tak nieinteresujące rzeczy, że naprawdę nie gadać, tu też nic nie ma. Dobra. Czyli tutaj po prostu ktoś był, jest, będzie, cokolwiek innego. No, najprawdopodobniej kierunek albo ziutor, no bo tylko oni na razie są na serwerze. Yy, ale właśnie nie za bardzo mi się to podoba, że oni tam byli wcześniej niż ja. Już nie chciałbym się za bardzo zagłębiać w tą sawannę, bo niezwykle lubię ten biom. Yy, można by było pójść albo popłynąć gdzieś indziej. Nie wiem, czy to by było yy, dobre rozwiązanie, czy niedobre rozwiązanie. Na razie sobie pójdziemy tędy. I zobaczymy, bo może znajdziemy jakąś ładną strukturę. O właśnie znaleźliśmy długą wioskę. Teraz pytanie, czy też ktoś, ktoś w niej był, czy już w tej nikt nie był? Kogo nie było. Właśnie tak. nie. Dobra, mniejsza oko. Wygląda, jakby nikogo na razie w niej nie było, bo drzwi do domków są pozamykane i jest golem. A wiem, że właśnie koledzy to są tacy bardzo tryhardowi. Chlebek. Chlepki. Ra y czekaj, bo oni śpią tu tak, żeby... Dobra. Do domyki Dobra, dziękuję bardzo Pani Villagerowi, e, mam chlebki, Ram. rzućmy, skopnę sobie cokolwiek, bo po prostu ta siekiera mi się zużyła, przy jest też drewno wezmę, bo to mi się na pewno też przyda, a będę mieć miejsce na chleb, chleb jest naprawdę, myślę, że potrzebną rzeczą, to Ty masz Moglibyśmy kupić od ciebie emerald za to, co ty masz w domu, teoretycznie. To ja też bywało tą bążową. Toniczki nie będę chyba brać, ale sobie wezmę kulki te gliny, bo mogę za to kupić dwa emeraldy od ciebie. Za to, co ty masz u siebie w domu, więc fajnie. Ora, chyba nie biorę, proszę brać. Nie, nie biorę. Doniczka się na, raczej nam nie przyda do niczego praktycznego. A jakbyśmy chcieli sobie coś tak bardziej yy, zbudować z bardziej dekoracją. Yy, siadełko też weźmiemy, bo to jest drogie. Yy, ale właśnie jakbyśmy chcieli coś zbudować z bardziej dekoracją to właśnie byśmy po prostu wzięli sobie e, tak jakby e, no po prostu na miejscu tu jest kowal kowale chyba właśnie na sawannie nie mają w ogóle skrzynki To jest trochę dziwne tu mamy kolejne chlebki, mamy już 18 Yy, I powinniśmy sobie oswoić konika, bo to myślę, że byłby dobry pomysł. Mamy już siodło, więc można sobie wziąć jakiegoś konika, żeby szybciej po prostu odróżować. Ale tutaj sobie jest.. A to może... Nie, to chyba nie jest to. No nawet jak tak, to i tak nie ma skrzynki. Ło! Trzy siodła! Gościu, jak ja to bogaty będę! Patrz, bierzemy tak... To można jeszcze wywalić, to bierzemy tak. I gościu, ja bogaty jestem. Nie wydawało mi się na początku, że to jakiś malarz. a nawet no, nie ma takiej profesji w tej grze. Tu jest ładny konik. Można go oswoić. Teraz daj mi na siebie usiąść koniku. Ile ty w ogóle masz serc? 2, 4, 6, 8, 9. O trochę niedużo, ale wydajesz się być szybki. Więc.. No, najwyżej ciebie później wymienimy. Wykuważy się swój koniu. Bo to by było takie przyjemne. O dziękuję bardzo! Więc mamy konia i chyba właśnie tym akcentem będziemy kończyć, bo odcinek ma już 24 minuty, e, także trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie i wraz z moją brygadą zwierząt mówimy wam, pa pa!